Mocny silnik i wytrzymały ostry nóż gwarantują, że blendowanie w Thermomixie nie wymaga wysiłku. Wybierz wyższy zakres obrotów. Po kilku sekundach składniki będą grubo zmielone. Jednak wystarczy poczekać jeszcze chwilę, aby otrzymać jedwabiście gładką konsystencję. Blendowanie jest proste z Thermomixem. Blendowanie.